Bóg w osobie Jezusa Chrystusa wychodzi nam naprzeciw, aby zaradzić naszej słabości i skłonności do grzechu. Człowiek nie jest zły ze swej natury, bo przecież wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Natura ludzka została zraniona grzechem, a konsekwencją tego zranienia jest skłonność do zła. Ciągnie nas do zła i grzechu, ponieważ grzech jawi nam się jako coś dobrego dla nas. Poddajemy się tej manipulacji zła czasami nie w pełni świadomi mechanizmów, jakie nami rządzą. Gdybyśmy byli w pełni świadomi konsekwencji grzechów, pójścia własną drogą na przekór Bożej woli, nigdy nie popełnilibyśmy żadnego grzechu. Konsekwencje zejścia z Bożej drogi i błądzenia na manowcach zła są straszne i budzą przerażenie. Nielicznym jeszcze za życia było dane choćby przez chwilę doświadczyć cierpienia dusz potępionych w piekle. Opisuje to doświadczenie m.in. polska mistyczka, święta Faustyna. Nie może nas zatem dziwić, że w niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który zawraca z drogi wiodącej ku potępieniu i powraca do Boga, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu świętych, którzy nawrócenia nie potrzebują. Kiedy siedzi się w odizolowanym, zamkniętym środowisku, wszystko wydaje się być miałkie, zwykłe i powszednie. Zaciera się również różnica pomiędzy dobrem a złem, między grzechem a świętością. Jeśli jednak zestawimy świętość Boga z grzechem człowieka, dostrzegamy silny kontrast, perspektywę, która wyostrza nasze postrzeganie świata i samych siebie. Doświadczenie to mobilizuje nas do przemiany swojego życia, do jego przewartościowania, czyli do nawrócenia. Nie koncentrujmy się na własnych grzechach i słabościach, ale wpatrujmy się w świętość Boga. Kontemplacja Boga jest remedium na nasze grzechy, balsamem, który pozwala zabliźnić się naszym duchowym zranieniom. Kto wpatruje się w Boga z miłością i pragnieniem upodobnienia się do Niego, zostaje stopniowo uleczony z ludzkiej skłonności do zła i zaczyna upodabniać się do Boga.